dokończenie terapii uzależnień po jej przerwaniu, a później przez to dostajesz negatywny wynik badań lekarskich w WOMP-ie, pozwoli ci szybko odzyskać prawko, tak abyś nie musiał je zdawać ponownie. Oczywiście chodzi o obowiązkowy egzamin na prawo jazdy po roku, po 12 miesiącach od utraty uprawnień. Zapytanie mojego widza. Dostałem kiedyś zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę pod wpływem marihuany, wykryto THC i zrobiłem głupotę, ponieważ okazało się podczas badań w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, że ciągle mam THC w moczu i w krwi, czyli widz poszedł na tata wariata, zlekceważył sprawę i nie poszedł czysty. Dostałem orzeczenie negatywne i z kolejnym terminem badania za rok, podczas tego pierwszego badania nie pisałem odwołania zakaz Mino. Pojechałem ponownie na badania do WOMP-u w styczniu 2019. Chodziłem na terapię uzależnień do września 2018 roku, ale jej nie skończyłem. I tak naprawdę mam kilka spotkań jeszcze, aby mieć udokumentowany ponad rok terapii. Oczywiście w WOMP-ie nie wziąłem żadnego zaświadczenia o tej nawet skróconej terapii i lekarz o tym nie wiedział. I teraz chcę czekać, aż będę czysty 2-3 miesiące i odbyć jeszcze kilka spotkań na terapii, aby ją zakończyć i pojechać do tego lekarza w WOMP-ie, który wystawił mi orzeczenie negatywne. Oczywiście, wziąłbym zaświadczenie z terapii, że jestem czysty. I moje pytanie brzmi, czy ta Pani doktor, która wystawiła już mi orzeczenie negatywne, może je zmienić lub wystawić nowe już pozytywne, czy lepiej zrobić badania w innym womp na przykład w Warszawie za pół roku z tymi zaświadczeniami o abstynencji od marihuany. Bardzo proszę o pomoc. No, jestem tutaj totalnym realistą i znając życie, lekarz, który wystawił orzeczenie negatywne z terminem kontroli za rok, nie zmieni nagle z dnia na dzień swojej decyzji i z pewnością będzie żądał kolejnego rocznego Okresu abstynencji. Aczkolwiek teoretycznie może sobie ten lekarz zrobić co chce, czyli dzisiaj uznał, że jesteś uzależniony, jutro, że już na przykład uzależniony nie jesteś. Ale mówię, znam życie i bardzo w to wątpię. Natomiast, czy zmiana WOMPu coś tutaj pomoże? Też mam wątpliwości, z prostego powodu, bo skierowanie na badanie zostało już w pierwszym WOMP-ie, natomiast w kolejnym będę dociekać, czemu ta sprawa została załatwiona negatywnie i chcesz czy nie chcesz, tak czy owak bardzo wątpię, czy w takiej sytuacji uda ci się uniknąć kolejnego państwowego egzaminu w celu odzyskania prawa jazdy. No, tak na marginesie sprawa naprawdę, przynajmniej teoretycznie byłaby prosta, gdyby to zaświadczenie o tej terapii, o tej abstynencji alkoholowej było już na pierwszych badaniach wąpowskich. Po prostu zostałby spełniony ustawowy obowiązek udokumentowania abstynencji, a widz cieszył się, by już swoim odzyskanym prawkiem, bez konieczności zdawania egzaminu. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli masz komentarz do tego przypadku, zrób to pod tym wideo. Jeżeli chcesz więcej filmików, oczywiście kliknij w, ten, w to kółeczko, jeżeli chcesz obejrzeć inny film, masz tutaj po mojej lewej, a po twojej zapewne prawej stronie. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia wkrótce.